Edziu! Czy jest Edziu? Jest. Chciałem prosić o włączenie prądu. Ja Ci nie wyłączałem prądu, więc ja Ci nie będę włączał. A kto wyłącza? No nieważne, bo nie Twoja sprawa. To jest Twój obowiązek podłączyć mi prąd. Sprzedajesz tu usługi elektryk z uprawnieniami, ja nie mam uprawnień. To proszę wezwać go. No, to sobie wezmę. Proszę go wezwać. To poproszę o gniazdo, do którego mogę się podłączyć. Dobra, wzywam policję.